Wszyscy słyszymy i widzimy, co dzieje się na świecie, na Ukrainie. Widzimy niesprawiedliwość i rwiemy się do różnorodnej pomocy. Jezus mówi, strzeście się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali na pokaz. Zanim oburzymy się tym, co daje nam dzisiejsza Ewangelia, zróbmy to, o co prosi Jezus. Przemyjmy twarz i namaśćmy głowę olejem. To absolutnie nie jest wezwanie do obojętności. Bo jakby Ewangelia do tego wzywała, to można ją wywalić do kosza. To nie jest lekceważący tekst, żeby zepchnąć odpowiedzialność za pomoc na wyznaczoną osoby. Bo każdy z nas te uczynki miłosierdzia ma spełniać. Namaszczenie oznacza nie mniej, nie więcej niż zyskanie nowej jakości którą można opisać jako udzielenie siły i zdrowia. Namaszcza się chorych, by przywrócić ich do zdrowia. Namaszczano królów. My potrzebujemy uzdrowienia naszego myślenia i działania. Gdy namaszczano króla, uznawano, że staje się Mesjaszem, czyli człowiekiem gotowym na przyjęcie Ducha Bożego. Obmycie to nie tylko higiena, lecz również ma swój wymiar symboliczny. Jawi się jako usunięcie przewinień moralnych, których Bóg nie może zaakceptować. W tym kontekście zaczynamy rozumieć początek Ewangelii o pomocy, o poszczeniu, o jałmużnie. Dziś chcemy nieść pomoc dotkniętym w wojnie uchodźcom. I to jest bardzo piękne i szlachetne. I oby to była codzienność, że w drugim człowieku szukamy bliźniego, a nie wroga. Jezus jednak mówi... Nie róbcie tego na pokaz. Niech pierwszą myślą nie będzie chęć szukania uznania i szacunku. Często coś robimy lub nie robimy z myślą, co ludzie powiedzą. Pochwalą czy skrytykują. Będą szanować czy wytykać palcami. I wtedy albo idziemy za ciosem, albo się wycofujemy. Znów Ewangelia zwraca uwagę na coś innego. Trzykrotnie słyszymy słowa, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Ile o tym myślimy, że Bóg jest obecny przy nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu? Czasem może wspomnimy, ale większość czasu jednak nie zwracamy na to uwagi. Dziś serio potraktujmy wezwanie do postu i modlitwy w intencji pokoju, bo każde życie ludzkie zasługuje na szacunek. Człowiek nie może wejść do czyjegoś domu, żeby panować nad nim, wprowadzając terror w jego własnym domu i mówiąc: Jesteś nikim. Post, modlitwa i uczynki miłosierdzia czekają na Twój ruch i Twoją gotowość. Ojciec widzi w ukryciu i odda tobie. Dlatego niech tegoroczny wielki post będzie totalnie inny od wcześniejszych. Jakby miał być ostatnim. Dobry czyn względem bliźniego może być zbyt małym krokiem, jeśli nasze życie jest dalekie od życia przekazaniami. Dlatego obmyjmy twarz, namaśćmy głowę olejem, bądźmy gotowi na nowe życie napełnione Duchem Bożym, który poprowadzi nas przez wszelkie trudności, zniechęcenia i krytykę. Będąc dobrym przed Bogiem, będziemy dobrzy dla wszystkich.